Warto studiować turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Bankowej. Wykładowcy praktycy, eksperci branży turystycznej, współpraca z podmiotami rynku turystycznego, biurami podróży, organizacjami turystycznymi, hotelami. To kierunek, który daje szerokie perspektywy zawodowe. Chcesz zdobyć jeden z oryginalnych zawodów? Studiuj turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Bankowej.